Jest scena, za chwilę pojawi się na tej scenie zespół, normalnie bych powiedział lubicie je, poklaskajcie im i one by się wtedy radowały. Jeszcze jest nowe hasło wymyślone, one to lubią. A o kim tutaj jest godka, to przecież zespół Arcadia Band. I tu mam taką mało ściąga, bo ten zespół zdobywał trzy razy z rzędu laur najlepszego szlagieru w podsumowaniu listy śląskich szlagierów i to w latach było podzielone tak. Powiedz mi, to rok 2018. Tańcz Gdy Buzuki gra, rok 2019, no i zaś będzie Weekend 2020 rok. To też głosami waszych właśnie wysłanych SMS-ów in, i, i głosami fanów szlagierowego rynku muzycznego zostaje wybrany zespół jako najlepszy szlagierowy wykonawca za 2020 rok. To właśnie one. Poklaskajcie im. Dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Ewelina Tadei. Tak, tam jest Ewelina, proszę bardzo. E, tutaj się, no, nazwisko się zmieniło niedawno. I na trudniejsze, proszę, Julia Szarafińska, proszę bardzo. I Sylwia Garbaty, proszę. No i oczywiście, te, i, i tu, Monty, tu, tu, jest, tu jest rozpisane... Pytałam. Uwaga, byla cytową. Woman Teamu. Mm, Brakuje miło. wonder, ale to jeszcze już niedługo. Ba, e, babskiego zespołu frontmenka. Mm -hmm, Autorka, zgadza. kompozytorka. Tak jest. Dorota Pacholasz. Witam serdecznie. I tak to właśnie wygląda pełny, damski już teraz skład mm -hmm. Arcadi Band. Rozpędzacie się, trenujecie, szlifujecie tak, to jest... wielkie artystyczne dzieło, żeby pokazać je publiczności. Ale niestety sytuacja pandemiczna trochę to wszystko blokuje. Nie z przykro z tego powodu? Oczywiście, że jest nam przykro, no ale... Jesteśmy zespołem, który, jak już wcześniej wspomniałeś, y, zrobił tak zwanego hat czyli y, trzy razy z rzędu, zdobył tytuł Szlager Roku. Myście są takie Lewandowskie szlagerów. No wiesz, y, i to do czegoś po prostu zobowiązuje, wiesz, no taki zespół nie może osiąść na, laur na laurach i no też może y, powiem tak szczerze, że to jest chyba cecha mojego charakteru, że no... Y, Powiem publicznie, Powiedz. jestem perfekcjonistką Powiedz. i zawsze wysoko stawiam sobie poprzeczkę, no i co za tym idzie, zespół Arkadia Band i dziewczyny też do tej poprzeczki dążą, bo nie mają innego wyjścia. Pani że... kierownik powiedziała, koniec. No ale słuchajcie, tak to już jest, że yy, wiesz, jak sobie stawiasz tą poprzeczkę w pewnym momencie na przykład na takiej wysokości, to potem może być już tylko wyżej. Nie no, wolno ci, wiesz, zejść oczywiście. z tego pułapu, ale prawda? Dorota, powiedz mi, skąd pomysł na stawianie tej po, poprzeczki tak wysoko? I czym godzą tak wysoko? Bo niech mnie poprawi, kiedykolwiek zespołów, yy, jak się myla oczywiście, mnie się wydaje, że wyście są jedynym zespołem, który teraz ten pandemiczny czas spędza na tym, żeby spotykać się w jednym miejscu, próbować i robić coś, co chyba nie robi żaden z zespołów, czyli próbować program od A do Z. No wiesz co, myślę, że tak, że jeżeli nie wiem, czy jedynym, ale na pewno jednym z nielicznych. Natomiast jakby sytuacja na nas to wymogła. Raz, że zmiana składu, a dwa, że tak jak powiedziałam wcześniej, że sami sobie, znaczy ja sama tą poprzeczkę zawiesiłam dość wysoko i to spowodowało, że robimy na nowo cały program, że spotykamy się już nie teraz, widzisz, raz w tygodniu, tylko trzy razy w tygodniu i to są próby realizacyjne i próby choreograficzne i tak zwane próby wydolnościowe, czyli ile zespół Arcadia Band jest w stanie zaśpiewać utworów jednym ciągiem, bez przerwy, wiesz? I, yy, I ile wyszło? No powiem Ci, że stanęłyśmy teraz na 22 utworach. Co, yy, jeżeli przemnożymy 22 utwory razy około cztery. 3 Powiedzmy, no 4 cztery, minuty, no. Czyli 80, 90 minut. no tak, to jest dobre półtorej godziny do dwóch godzin zespół Arcadia na ten moment jest w stanie wykonać e, swój autorski koncert i dodam jeszcze tylko, e, że to, to nie jest tak, e, koncerty zespołu Arcadia nie będą teraz e, zrobione w ten sposób, że na przykład będzie zawsze ściśle określona playlista utworów, że zawsze po danej piosence będzie zawsze ta piosenka. To będzie wiesz, to będzie taka roszada i to będzie zmieniane i to też są bardzo ważne rzeczy i to właśnie też są rzeczy, które musimy przetrenować. No to dobra, skoro dziełchy ta poprzeczka tak wysoko zestawiają, to o tej poprzeczce i o tym wszystkim jeszcze dzisiaj z nimi poklachamy. Dzisiaj stoimy na scenie... Klubu Ludzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Pulsar, to dzielnica Wirek. Tak. E, to taka dzielnica blisko twojemu sercu, mm -hmm. bo też niedaleko mogłaś tu przyjść na przykład, nie? No oczywiście, ja się wywodzę z osiedla, które tak potocznie jest nazywane kontami. Ja. Tu niedaleko, jak dobrze popatrzysz przez okno, to widać blok moich rodziców, których oczywiście serdecznie mm. Cze pozdrawiam. Cze Czekaj, czek, bo ja teraz próbuję lewo, to wlokalizować w, w lewo, tam w lewo, twoi rodzice. Tak. A mm -hmm. na wprost, jakby tej ściany tu nie było, to z balkonu y, bych widział woz bo tam moja uma mieszkała. Poważnie? Poważnie. No proszę. A, a. A to, na, tak, tu, to takie... A za tą ścianą zaś mieszku moja uma. <gry> Także ją ja umy na wirku, wiesz no, co No Wiesz, to jest takie specyficzne miejsce dla mnie, bo ja tutaj właśnie stawiałam swoje pierwsze kroki, jeżeli chodzi o moją jakąś karierę muzyczną. Mm -hmm. Bo już jako pięciolatka uczestniczyłam tutaj w zajęciach tanecznych i mogę zdradzić Państwu, że wtedy, w tamtych czasach, niestety w Pulsarze nie było zajęć wokalnych. Ja ubolewałam nad tym, bo ja zawsze od dziecka wiedziałam, że będę śpiewała, że coś z muzyką na Musisz pewno mieć. będzie. Tak. Uh -huh. Byłam y, pierwsza zawsze na każde zajęcia. Filatelistyczna sekcja, baletowa, staniec nowoczesny. Y, wiesz, jeszcze była malarska wtedy, no ale niestety wokalnej nie było. Nie było, nie bo było. tak by się za, za, zapisało. Oczywiście, że tak. Trzeba Państwu też przytoczyć taką historię, bo y, ta sala lat temu... No, inaczej wyglądała. Inaczej, inaczej zupełnie mm -hmm. inaczej wyglądała. Pierwsze kroki sceniczne tutaj też stawiał kabaret Drag, Marian Makula, mm -hmm. Grzegorz Poloczek. I Grzegorz Poloczek, nawet kiedyś w swoim jednym z monologów powiedział: bo nie wiem, czy pamiętasz, ta scena była taka, że nie było nóg, widać. Tak, była taka zabudowana. Zabudowane i mm -hmm. żarówki były wbudowane, i Grzegorz Poloczek powiedział: że to jest jedyna scena w Polsce, gdzie możesz występować bez szczewików. Tak. Teraz, no niestety się to już nie uda, trzeba było mieć wszystko fajne plakszyły nowe przynieść. Dobrze, ale skoro y, te sekcje wszystkie kiedyś tam wzięła i se obrała i przećwiczyła, bo przypominam sobie, że w styczniowym wywiadzie y, powiedziałaś, że zadbocie o wprowadzenie i tu mam y, tak podkreślone nowych atrybutów tanecznych. Mhm. Tak, no, jak najbardziej Proszę. zgadza. Proszę zademonstrować nowe atrybuty taneczne. No widzisz, to jest tak, że te atrybuty będziecie mogli, drodzy Państwo, zobaczyć dopiero na koncercie, gdyż... Po pierwsze to będzie kilka atrybutów, ja też tego nie ukrywam. Jedne z tych atrybutów jeszcze do nas jadą właśnie z powodu tej sytuacji, którą, którą mamy. Niektóre przesyłki bardzo długo niestety do nas idą i musimy na nie poczekać. Potem musimy je przetestować, wprowadzić je tutaj na te próby, także to jest naprawdę proces. A te, które już wprowadziliśmy też musimy ze sobą zgrać, że na przykład nie może być tak, że yy, dwa razy pod rząd jest ten sam atrybut. Bo to by się znudziło. No nie, nie, nie, to rozumiem, tak, wiesz, to rozumiem. My to musimy wszystko logistycznie teraz rozegrać, żeby Państwo mogli yy, postrzegać koncert w przyszłości koncert zespołu Arkadia Band jako naprawdę show. No dobrze, to moi drodzy Państwo, dowiedzieliście się o tym, że atrybuty pojawią się, a jakie się pojawią, to jeszcze chwila będzie trzeba poczekać, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Nowy skład, nowa odsłona sceniczna, nowe atrybuty, to wszystko jest trenowane, to wszystko jest ćwiczone właśnie w tym miejscu, ale też z tego co wiem, to y, stare utwory pojawią się, ale w nowych aranżacjach. Mhm. Z tego, co że zdążył zauważyć i usłyszeć. Powiedz mi, jak to procentowo będzie wyglądało? Wiele tych starych utworów, takich co ludzie już znają, a wiele tych nowości. No, myślę, że tutaj y, i ciebie, i Państwa zaskoczę, bo to będą wszystkie nasze płyty. Wszystkie płyty, które do tej pory zespół Arkadia Band wydał na świat, na światło dzienne, są w tej chwili przerobione przez, przez nasz e, zespół na nowe aranżacje. Są to oczywiście te same piosenki, natomiast w takich nowoczesnych brzmieniach, nowoczesnych aranżacjach, e, to wszystko dlatego, żeby można powiedzieć za 5, za 10 lat te utwory żeby nikt nie powiedział, że one już takie jakoś przebrzmiały, że takie przestarzałe się zrobiły. E, dlatego chcemy patrzeć troszeczkę bardziej w przyszłość i kierować swoje piosenki tym razem do nieco młodszej publiczności. O. A powiedz mi, nie boisz się tego, że ci stali słuchacze i stali fani Arkadie Bent powiedzą, kurde to już nie jest to? Wiesz co, na pewno ile ludzi tyle gustów, tak? i ile ludzi tyle opinii będzie, zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast ci, którzy są takimi wiernymi fanami zespołu Arcadia Band, a w tej chwili ta grupa liczy około 90 osób, to strasznie nas mocno wspierają w tych dążeniach i wręcz bardzo pochlebne słyszymy opinie od tych osób, bo oczywiście testujemy w tak zwanych na naszych social media takich zamkniętych grupach, Dajemy takie próbki utworów i porównujemy starą wersję z nową i powiem Ci, że nie spotkałyśmy się tutaj z dziewczynami jeszcze z opinią, że któraś nowa aranżacja jest gorsza od tej pierwotnej. Czyli robicie tak jak rozgłośnia radiowe, takie powiedzmy badania słuchalności. Tak, można powiedzieć taki research, wiesz, research. research robimy. A to bardzo często robi się w stacjach radiowych z racji tego, żeby uwiarygodnić, że dany hit, dany przebój należy do danego zespołu. Mhm. Był taki przypadek z zespołem Phil, który próbował w pewnym momencie z swojej kariery poeksperymentować i, i Szwedzi robili dla niego numer, ale właśnie odbiorcy powiedzieli, nie wierzymy w to, że to jest Phil, to nam się nie podobało, mhm. Piotrek ma tam po swojemu zaśpiewać. I, i, I mam nadzieję, że nie będzie tutaj tak, w, w tym przypadku. Co, ja żeby ja nie. Nie doznać tego szoku, nie? Atrybuty, same kobiety, piękne śpiewy. No wiesz, no na scenie tak, owszem, same kobiety, ale muszę tutaj też zaznaczyć, że w zespole Arkadia Band pojawią się mężczyźni, ale na razie, cóż, na razie mamy jednego y, pana y, realizatora dźwięku. Mhm. Mamy również realizatora światła, także tak powiem z doskoku, ale pojawią się też na scenie z nami mężczyźni, ale póki co na razie nie będę zdradzała więcej szczegółów, a jeżeli chodzi o to, co powiedziałeś wcześniej, na pewno będzie to szok dla niektórych naszych odbiorców, takich powiedzmy stałych, ale wierzę w to głęboko, że jednak docenią tą pracę, ten wysiłek, włożony w to, żeby te nowe wersje powstały i że bardziej one przypadną do gustu. Że, że to jest ta dobra zmiana. Że to jest dobra zmiana, tak. <laughs> to jest trudne hasło w dzisiejszych czasach. Dobrze, moi drodzy Państwo, stawiają na zmiana, na dobrą zmianę. Jak będzie, sami się o tym przekonamy. Dorota, z tego co wiem, to pracuję, że nad nową płytą. Mhm. Płyta z numerem 5. Tak jest. Jak te prace są daleko na chwilę obecną? No, na, na naszej piątej płycie pojawi się gdzieś około 14 utworów, ewentualnie plus bonus. Już czyli... macie 18 zrobionych. No, no, muszę Ci powiedzieć, że mamy już 9. A no to i tak nieźle. No to bardzo nieźle. Więcej jak pół. To znaczy, wiesz co, bo właściwie byłoby już pełna płyta, byłaby ona zamknięta, natomiast ja cały czas zmieniam zdanie i cały czas nie mogę, nie chcę dać no się właśnie. zaszufladkować. Bo to, to miała być dalsza część mojego pytania, czy wszystko układa się po Twojej myśli. O nie, generalnie, no. znaczy no. powiem tak, tak, generalnie mhm. tak. Tylko, Ale? że ja jestem osobą y, y, dos, dość zmienną. Zmieniam no. zdanie często, bo wydaje mi się, że na przykład coś jeszcze można zrobić, coś poprawić, coś ulepszyć, a to, co zrobiłam do tej pory, a nie, to jeszcze możemy zmienić, wiesz, i to, y, to jest taka radość, słuchajcie w tym tworzeniu tej płyty, to jest naprawdę prawdziwy proces twórczy. To nie jest tak, że ktoś przychodzi po prostu a ten, ten, ten, ten, ten utwór i już wszystko gra i buczy. Nie, nie, nie. To, że cały czas szlifuje, mój drogi. Wiele czasu jeszcze ten proces twórczy będzie trwał? Ja myślę, że płyta piąta powstanie na pewno w tym roku. Obiecuję, tak? Obiecuję. E, czy mogłabyś powiedzieć w którym roku? Bo w tym roku to można potem różnie wykorzystać. W tym roku 21. 2021. Tak. Dobrze. Państwo sami słyszeliście, Dorota Pacholeż obiecała, będziemy to egzekwować. Tak jest. Na różne sposoby. U. No, Tymi pytaniami w końcu które będziesz chciał, żeby Ci zadać. Napiszesz taką listę pytań i zakaraję, ci je, będę zadowolona, a Państwo będziecie mogli słuchać odpowiedzi. Dobrze. Bardzo Ci dziękuję za to, że mogę gościć na Waszej próbie. Pozwolicie, że ja jeszcze się napawam troszkę chwilę tym, co tu się dzieje mhm. i ten jak pięknie się poruszycie Aha. po tej scenie, a moimi gośćmi były, i to jest fajne, że w tym zespole mogę powiedzieć były, proszę bardzo, to zatrzymam od tej strony Ewelina Tadej, Julia Szarafińska, proszę bardzo, Sylwia Garbaty, no i oczywiście Wonder Woman zespołu Arkadia Band, Dorota Paholash. A ja pozdrawiam naszą panią menadżer Bernadette Breizer i naszego realizatora Marka Mazów. Cały skład ino unos specjalnie do Was.